Jesteśmy w knajpce Amfiteatr w warszawskich łazienkach trochę zmęczeni i krótka decyzja piwo w Heineken oraz czekolada na gorąco z bitą śmietaną Bardzo dobry wybór plus 25 stopni Najpka Amfiteatr w Starej Kordegardzie w Starej Kordegardzie Park Łazienkowski w Warszawie A nasz wybór padł na To Piwo Heineken co? Ja niestety jutro jadę samochodem Gorąca czekolada z bitą śmietaną To nie jest to?